Opowiem ci, co czuję, gdy snu Ciebie mi brak, jak tęskno mógł Gdy wrócisz tu i przytulisz mnie znów Me myśli złe odejdą już Bo gdy cię nie ma, czuję, że jestem sam Liczę na ciebie Jesteś wszystkim co mam Ja obiecuję Będzie dobrze nam Ty wiesz Że Tobie wszystko dam Dlatego proszę Zostań tu ze mną Więc proszę Zostań już ze mną Proszę Zostań tu ze mną Proszę Zostań już ze mną Chcę oddychać i czuć, że kochasz mnie Na pewno chcę Cię Dotykać i mógł powiedzieć Ci, że Kocham Cię, kochana To nie pierwszy raz wdechnie cały czas To nie pierwszy raz wdechnie cały czas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 Zostań już ze mną Zostań już ze mną